Witam wszechpotężny COVID popsuł szyki w rozgrywkach, przed nami już czwarta runda Halowik Mistrzostw Polskiej w Hokeju na Trawie, Walco ligowe punkty spotkają się. Mecz o pierwsze punkty ligowe, AZS Politechnika Poznańska i Start 1954 Gniezno w swoim pierwszym spotkaniu Politechnika wyraźnie przegrała z Grunwaldem, Start przegrał z AZS AWF Poznań. Pierwszy z dwóch meczy na szczycie kolejki Pomorzanin Toruń i Warta Poznań W minionej kolejce Pomorzanin wypunktował LKS Gąsawa. Warta ograła start 1954 Gniezno. Drugi mecz o przewodnictwo w tabeli ligowej Grunwald Poznań kontra AZS AWF Poznań W swym pierwszym meczu wojskowy czołg przetoczył się po Politechnice Natomiast akademicy zwyciężyli LKS Rogowo LKS Gąsawa i LKS Rogowo, obydwie drużyny przegrały swe pierwsze mecze. W derbach Pałuk powalczą o swoje pierwsze ligowe punkty. Przypomnę tylko, że druga kolejka została przesunięta na 20 lutego, trzecia kolejka na 27 lutego. Mecze nadal odbywają się bez udziału, k publiczności, drużyną życzę. Niech zwycięży lepszy. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.